Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i zapytanie mojego widza Czy osoba pełniąca funkcję kierownika budowy lub kierownika robót musi posiadać dopuszczenie do pracy na wysokości powyżej 3 metrów wystawione przez medycynę pracy? Pozdrawiam. I odpowiedź jest w sumie bardzo prosta. Jeżeli ten kierownik jest pracownikiem na danej budowie i wykonuje takie prace na wysokości powyżej 3 metrów, to zdecydowanie tak. Natomiast, no, chodzi tutaj bardziej o e, przedsiębiorców, którzy teoretycznie nie muszą, prawda, ale niestety e, również właściciel budowy, czy wykonawca robót, może zażądać takich zaświadczeń od swoich podwykonawców, czyli mogą to być właściciele innych firm. A chodzi tutaj o względy bezpieczeństwa i higieny pracy, za które niestety ten pierwszy jest odpowiedzialne szczególnie robią to duże korporacyjne firmy, słyszałem o Skanski, słyszałem tam o jakichś innych i w mojej takiej praktyce prywatnej bardzo często spotykam się, że na cito muszę badać pracowników z różnych innych miast, właścicieli firm, którzy teoretycznie nie muszą się badać, ale niestety są do tego zmuszeni jako podwykonawcy, przyjeżdża z Białego Stoku do Wrocławia, badania zostawił u siebie i musi je na szybko wykonać. Także, jeżeli chcesz się dowiedzieć czegoś więcej na ten temat, zrób to w komentarzu do tego wideo. Odpowiem na każde sensowne pytanie, oczywiście związane y, z tą problematyką. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz medycyny pracy, właściciel przychodni y, medycyny pracy również, także zapraszam Cię serdecznie do komentarza.